Otwieram 61. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji, wszystkich radnych z zarządem na czele. Witam Panią Skarbnik, witam Pana Dyrektora Dróg Powiatowych, witam szefową Biura Rady, witam wszystkich Państwa. Informuję, że sesja jest nagrywana, a to oznacza, że Obecność na sesji, to jest jednocześnie zgoda Państwa na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została związana, została zwołana na wniosek zarządu zgodnie z artykułem 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Została sesja związana, przepraszam, zwołana, dlatego że trzeba dokonać zmian w w uchwale budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pod nazwą Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1386N kicina piasek bezledy łoskajmy w miejscowości Bezledy i, i czy chodnik od drogi krajowej do cmentarza w miejscowości wola. To jest przyczyna, dla jakiej zwołujemy tę sesję. Przeczytam porządek obrad sesji wobec tego. Proponowany porządek obrad jest następujący. Pierwsze otwarcie obrad 61. Sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego Punkt 2 stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 3 ustalenie porządku obrad. Punkt 4 podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie podwiatu na rok, na rok 2022. B zmian w prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-32. No i zamknięcie obrad 61 sesji rady powiatu bartoszyckiego. W związku z tym, że jest to sesja w cudzysłowie nadzwyczajna, to nie musimy zatwierdzać porządku obrad, bo porządek obrad jest zatwierdzony przez zarząd i zaproponowany przez zarząd, więc możemy spokojnie przystąpić do realizacji porządku obrad, czyli stwierdzimy teraz prawomocność obrad, dlatego bardzo proszę państwa, którzy są obecni na sali oraz tych, którzy są online, o potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie Zakładki kworum. Chwileczkę poczekam jeszcze. No dobrze, stwierdzam Szanowni Państwo, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 12 radnych, nieobecnych jest 5, a oznacza to, że Rada może podejmować prawomocne uchwały. Wobec tego, że tak jest, to przystępujemy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwał w sprawach, czyli uchwała numer 67. 1 łamane na 286 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Po odpowiedniej w podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszeckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 80 401 06 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Dwa Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 113 648 088 zł i 44 grosze. a w tym wydatki bieżące w wysokości 91 731 1179 zł. i 5 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 21 916 909 zł. i 39 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 217 713 zł. i 59 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjny w wysokości 699 195,80 zł zgodnie z załącznikiem 3b. Paragraf drugi. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 798 850 ,48 zł. 48 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 173 700 zł. wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 11 337 940 zł. i 91 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 287 1209 zł i 57 groszy. Punkt drugi: przychody budżetu w wysokości 23 625 150 zł i 48 groszy, rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Monitor Polski z 2020 roku pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dziennych ustaw z 2020 roku pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy. Przychody w wysokości 2 683 726 99 zł. 99 groszy. Dochody za 2022 rok 272 504 31 zł. 31 groszy. Wydatki w wysokości 2 469 201 50 zł. 50 groszy. 4. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku 487 029,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 września 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, Szanowni Państwo, treść uchwały. Dodam tylko, że opinia Komisji jest pozytywna. Pan Przewodniczący na mnie patrzy i nie zaprzecza, więc wszystko jest w porządku. I możemy chyba przejść do głosowania. Zadaję wobec tego pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji uchwałę przyjęła do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 61 łamane na 277 łamane na 22 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 września 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032, tu jest podstawa prawna i ja już treści uchwały nie będę czytał, ponieważ treść uchwały, znaczy uchwała jest po prostu pochodną tej uchwały, którą przyjęliśmy przed chwilą, więc myślę, że mogę spokojnie przejść do głosowania. Wobec tego zadaję Państwu pytanie, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały o sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego. Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Przepraszam. Stwierdzam, że podobnie jak poprzednio uchwałę Rada przyjęła jednogłośnie do realizacji Szanowni Państwo, w związku z tym, że porządek obrad został już wyczerpany, to zamykam obrady 61. Sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję Państwu bardzo.